Cześć. Nie wszystko może być bio, na szczęście wszystko może być najlepszej jakości i właśnie taka jest nasza nowa marka. Są to podstawowe produkty w każdej kuchni, które zazwyczaj nie mogą być ekologiczne. Są takie produkty jak sulki malajska, ksylitol, olej MCT z kokosa, czy kamień winny, które mogą być jak najlepsze, ale niestety nie mogą być ekologiczne. Stąd pomysł na osobną markę Primer. Nie chciałbym, żeby nikomu myliły się produkty ekologiczne Ecogram z produktami konwencjonalnymi, stąd pomysł na zupełnie inne opakowania, zupełnie inną markę. Przeglądając nasz sklep internetowy, czy będąc w naszych sklepach w Krakowie, będzie to dla Was jasny komunikat, który produkt jest ekologiczny, a który nie. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek miał wątpliwości, stąd taki pomysł. Mam nadzieję, że teraz to też będzie dla Was jasne, że zachęcam Was do zakupów produktów ekologicznych EKogram oraz konwencjonalnych Primer.